które kieruje do nas Bóg. Tak było ze słuchaczami Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Odrzucają oni chrystusowe orędzie, bo wolą tkwić w kajdanach własnego świata, który przecież tak długo budowali. Widzimy, że postawa ta stopniowo prowadzi nie tylko do odrzucenia Jezusa i Jego nauki, ale nawet do Jego zamordowania. W tym czasie Wielkiego Postu Zwróćmy nasze serca do Boga. O wiele częściej słuchajmy Słowa Bożego, aby chłonąć Bożą mądrość, która wskazuje drogę i nadaje naszemu życiu sens. Tak ważne dla nas chrześcijan jest nieustanne trwanie w obecności Boga i zasłuchanie się w Jego głosie. To Słowo przecież nas formuje, nadaje nam właściwy kształt. Te liczne uzdrowienia i wskrzeszenia, o których czytaliśmy w poprzednich tygodniach, miały utwierdzić nas w przekonaniu, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, Synem Bożym. A słowa, które wypowiada są prawdą i rzeczywiście dają życie wieczne. Za kilka dni rozpoczniemy przeżywanie Wielkiego Tygodnia i będziemy się musieli opowiedzieć, po której stronie konfliktu stanąć. Czy przyłączymy się do tych, którzy będą wołali Hosanna, synowi Dawida, czy do tych, co będą krzyczeć, ukrzyżuj go? Czasu na podjęcie decyzji jest niewiele, coraz mniej.